następny dzień, Przemyśliłem sobie jakie są dwa sposoby bo to jest połapane tutaj na tych śrubkach tu, tu i te trzymają, bo widać, że one wystawają na drugą stronę ale tak patrząc jak to było robione to widać, że to było lutowane później bo jeszcze tutaj kalafonia nakapała więc chyba opcja będzie A Całe trafo, które jest od początku do końca, wyjdzie delikatnie z racji wieku, że ten silikon popuścił. Opcja B muszę wszystkie MOSFETy, tyrystory, tranzystory odlutować razem z kondensatorami i od cewkę tak samo. Później tylko będzie jaja, żeby to scalić, żeby zaś to wpasować wszystko razem. I jestem troszkę w kropce. Spróbujemy opcję delikatną, a jak się nie uda opcja delikatna, to będę musiał wszystko wylutowywać. Też mi zależy na tym, żeby jak najszybciej to zrobić, żeby regulator wrócił do pracy, bo teraz na siebie nie zarabia, więc lecimy z tematem. By nie naciągać na minuty, przyszykowałem sobie już wszystkie woreczki na śrubki, pierwsze woreczki już są, wziąłem sobie wkrętarkę i będę to wkrętarką leciał. Nie, nie chcę po prostu na to zbyt dużo czasu poświęcić bo i tak znając się będzie ból z racji, że będę musiał zmierzyć praktycznie wszystkie elementy bo nie wiem co tam się dzieje w środku co, czy jakiś element puszcza, cewka się przegrzewa czy cokolwiek Będę musiał wszystko spróbować przegrze, nie, prze, przemierzyć bo się okazuje po tym jak to jest sporobione, to jest tylko cewka cewka dławik nazwijmy to tak i to może się okazać że po prostu jest zmęczone już jeszcze muszę troszeczkę pokręcić no i to są takie mostki. Ja stawiam do, o, że tak, tu są dziurki i ten mostek dociska elementy robocze. Te, zobaczymy co tam jest. Dociskają te mostki elementy. Dam sobie to do tego worka. Da radę. Więc lecimy z tematem. Nie chcę naciągać na minuty, dlatego wkrętarka tak to bym to ręcznie leciał. No, a tutaj już jakiś, jakiś problem. To nie chcę puścić. A to czemu? Tutaj nic nie ma. Trzyma, ale podważanie metalowymi elementami nie biorę pod uwagę. chyba się kiwa do przodu, do tyłu ale wyjść nie chcę nie wiem dlaczego możliwe, że coś się wylało bo tutaj też jest taka substancja czasem się spotyka na elektronice jest taka czerwona farba ala a to wszystko jest już rozpuszczone coś, coś tu się grzało więc nie ma tutaj, jak to się mówi, że, że boli tutaj też nie chce za bardzo wyjść ten puścił coś możliwe, że się już tutaj dzieje no ale to też ma swoje lata dlatego wolę to jeszcze rozebrać ewentualnie powymieniać jakieś części póki jeszcze jest możliwe nie chcę, żeby doszło do jakiejś skrajnej sytuacji mamy śrubeczki bez podkładeczek. Teraz zobaczymy czy płyta płyta jest tak w miarę nie chcę ciągnąć, coś strzela nie za bardzo może to się pobuziniło nie, nie chcę z tego co tak obserwowałem to tutaj ta masa była dodana później a tu jest nalany ten silikon taki uzupełniający żeby przewodziło temperaturę i izolowało przed powietrzem i środowiskiem tak patrzę do środka to są duże kondensatory może później zdjęcie wrzucę to jest 160 V, 560 mikrofaradów i tutaj ich raz, dwa, trzy, cztery, cztery są a tutaj prawdopodobnie to samo, razy dwa więc nie wiem spróbujemy poruszać tu gdzieś miałem taki nożyk damy sobie kamerę bardziej w dół i spróbujemy to troszeczkę naciągnąć i podważyć ale to nie chcę za bardzo, miałem tu gdzieś taki mój ulubiony śrubokręt, dlatego pierwszy umarł, pęknął po prostu, tak był eksploatowany, że pęknął no i chyba nic z tego, by to delikatnie wyciągnąć chyba będzie opcja B, nie chcę tego za bardzo rozrzeźbić, bo jednak to jest tak dość solidnie zbudowane z tej strony tak bardziej się poddaje, ale potrzebował coś bardziej ostrego, bo to jest za mało ostre. Ten jest bardziej ostry. Śrubokręcik. Jeden z moich pierwszych zestawów elektrycznych. O, dobra. Nie ma jak to na hama wbić śrubokręt. Tylko muszę się liczyć z tym, że tam gdzieś jest uwzwojenie i mogę je uszkodzić więc może być dupa ale idzie i zrobimy to tak jak zazwyczaj wbijemy drugim zaklinujemy choć nie za bardzo chcę I teraz by musiałem drugą stronę tak samo zrobić choć nie wiem czy nie wziąć nóż i tutaj to wszystko wyrzeźbić. I tak to chyba zrobimy. Mamy tu już naciągnięte, więc ten silikon powinien bardziej być podatny na manipulacje. To później będę musiał wszystko zaś uzupełnić, żeby nie dzwoniło i żeby dotykało tam, gdzie trzeba. I to będzie jakaś masa, to nie jest silikon, to będzie jakaś masa izolacyjna. I od dołu chyba też to jest nawalone. Więc będzie straszliwy ból dupy to wyczyścić i poskładać, ale... Ale chyba warto. bardziej że już to tak nie chce się chować Rusza się spróbujmy w drugą stronę sam motyw wbijamy sobie najpierw śrubokręt nie chce więc damy sobie nóż po śrubokręt teraz wszystko powycinamy prawie wszystko powycinamy bo to też wszystko nie, nie będzie chciało pójść oj, będzie rzeźnia, żeby to poskładać, już to czuję no ale co się nie robi, żeby zaoszczędzić no jakby się coś zjarało, to i tak bym musiał to zrobić, i tak bym to musiał zrobić tylko, że wtedy na pewno większe straty by były już nie wiadomo ile strat narobię z samej próby otwierania widać, że ta masa jeszcze jest pod spodem ale już umie się bokem z jednej strony wsadzić głębiej i z drugiej ale to dalej nie chce drgnąć czy tu jeszcze gdzieś coś się trzyma tu się będzie trzymało na tym całym bo tu jest taki mega glut zrobiony i on trzyma mi radiator z płytą i to prawdopodobnie mnie trzyma tak to ani nie drgnie więc yy, muszę teraz spróbować to przeciąć w połowie bo nie wiem czy tutaj jeszcze z drugiej strony są jakieś elementy SMD jak coś uwalę to już nie będzie drogi powrotu jak to się mówi bo nie mam skąd podejrzeć ale widać że jak to odciągam zaczyna puszczać więc idziemy w dobrą stronę to tutaj się poddaje szczelanie nie do końca mnie satysfakcjonuje bo to jest bardziej pękanie plastiku niż silikonu, ale idzie moim tym wynalazkiem Teraz tylko spokój nas uratuje jak to się mówi i nic za bardzo na siłę, żeby nie popsuć więcej niż chcemy naprawić. Ok, chyba przeszedłem na lot. I teraz tak płyta się tutaj rusza z tej strony. Upuśćmy to z tej strony też się rusza jedynie chyba te elementy wykonawcze się przykleiły do płyty czy tutaj do radiatora spróbuję to pokazać tutaj w środku się przykleiło Zaraz zrobię Wam zdjęcie i będziecie widzieć dokładnie o czym mówię lecimy dalej no, chyba puściło To dalej mnie trzyma, ale tutaj już więcej śrubek pod tym nie ma, więc to powinno pójść. Płyta trzyma z jednej strony, tutaj to jest przecięte, tylko mnie trzyma tutaj to, sobie bardziej tak kamerę. to wygląda na to, że tutaj ta cała masa, co jest, to ona trzyma to z boku, a tutaj jest tylko taki... O nie, jest obrzeże, tu jest masa z boku, tu cała, ale to jest w takim dużym korytku. Więc jak to trzyma po całej szerokości, to będzie straszliwy ból dupy, żeby to odczepić praktycznie niemożliwe bo to jest za duża powierzchnia trzymania dlatego to mogło być składane w innej kolejności niż ja to próbuję teraz wyciągnąć Będę potrzebował dojście tutaj od góry żeby tu coś od góry wsadzić i nożykiem objechać to po całej długości więc stawiam na to, że fajnie, że poszło kawałek, ale dalej nie zajdziemy właśnie z racji tego, że to jest za duża powierzchnia trzymania i szybciej płyta pęknie albo coś rozwalę niż to pójdzie więc miało być fajnie o, właśnie o to mi chodzi tu pokażę o co mi chodziło mamy ten ostry musimy się tutaj wbić od boku a tak to jakoś się uda tu od pokusić się wbić i nacinać jak tutaj to, to też jest czyli to jest tutaj też za, za, zaklejone więc nie ma szans żeby to zrobić tak jak ja chcę jest to zbyt mocno złapane no właśnie o to chodzi widzicie? pełno tego kleju wywalam więc no niestety widzicie jak to wychodzi ten klej? jest to za mocno złapane, żeby to wyszarpać z jednej strony aha i to się kończy czyli tu jednak, tak jak mówiłem, to będzie taki kawałeczek tylko i tu się ten plastik kończy a reszta jest z tego, ten, ta masa będzie trzymała mniej więcej na takiej szerokości całego radiatora, jest niemożliwe, żeby to zrobić bez uszkodzenia, więc szykuję lutownicy i będziemy to wszystko rozlutowywać, tranzystory zostaną, nie będę je ściągać. Znaczy, nie będę je wylutowywać. Stawiam, że coś będzie z kondensatorami, albo zobaczymy z drugiej strony, co jest. Więc trochę posprzątam i lecimy dalej.